Czy się spotkacie? Witam serdecznie kochani Państwo na moim kanale Orakel Miłości u Joeli. Dzisiaj Orakel Miłosny, czy się spotkacie? Zobaczmy dwie grupy do wyboru. Oczywiście witam serdecznie wszystkich subskrybentów, których jest coraz więcej i naturalnie wszystkich nowych widzów, którzy znaleźli dzisiaj na YouTubie mój kanał. Zostańcie już z nami na zawsze, proszę. Bardzo proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Opłaca się, wtedy dostaniecie powiadomienia i nie przegapicie żadnego filmiku z rytuałami, z wróżbami, z lustrem. Z... Na różne rozmaite tematy, horoskopami. Także bardzo Was zapraszam do subskrypcji. Oczywiście komentujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę i piszcie mi e-maile, jeśli potrzebujecie wróżb indywidualnych, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć, dlatego są też dokładniejsze i osobiste. Zapraszam. Kochani, mój, e adre, mój adres e-mailowy jest w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Także znajdźcie mój e-mail i napiszcie do mnie. Kochani, dzisiaj dwie grupy do wyboru, więc zapraszam do wyboru Waszej grupy. Pierwsza grupa Tarota to kamień z takim właśnie pięknym czerwonym aniołkiem. Druga grupa to kamień z napisem I love you, serduszko. Także zapraszam do wyboru jednego przedmiotu. Pierwsza grupa, druga grupa. I do tych kart Tarota dołożę zaraz karty Lenormanda. I zobaczymy, czy się spotkacie. Zaczynamy od grupy pierwszej. Aniołek. Cesarz. Cesarz to osoba władcza, czyli on, on musi zadecydować, czy wy się spotkacie, nie ty. Nie ty masz narzucać, prosić, błagać, biegać, załatwiać, organizować, tylko on. On będzie chciał wszystko kontrolować, będzie chciał zadecydować, czy się spotkacie, kiedy się spotkacie, na jakich warunkach, ponieważ on jest władczym, no nieraz egoistycznym mężczyzną lub kobietą, w zależności od płci, waszego partnera, partnerki i tutaj on chce mieć wszystko pod kontrolą. Oczywiście cesarz jest szon dostojnym mościwym partnerem, osobom, który jak zadecyduje, że się spotkacie, to oczywiście będzie chciał mieć wszystko właśnie pod kontrolą, tak? Jak to będzie i tak dalej. Także dajcie jemu zadecydować i nie narzucajcie lub nie róbcie presji na tym spotkaniu. I zobaczmy teraz, co... Dopowiedzą karty Lenormandza. czy dojdzie do spotkania? OK Czyli tak, kochani Czy się spotkacie? Jest karta numer dwadzieścia, czyli ogród to jest y, ogród, park, tak, y, miejsce spotkań. Y, będzie pisanie o tym, komunikacja o tym spotkaniu. Będzie jednak tutaj coś fałszywego, jakieś kłamstwa, jakieś, nie wiem, nieszczerości, lub egoizm, znowu. Znowu jakaś tej nieszczera osoba, która będzie fałszywie zagrywała. Jeśli chodzi o spotkanie i waszą komunikację, czy wasze umawianie się na to spotkanie. Tutaj może do tego spotkania ewentualnie nie dojść poprzez jakieś fałsz, kłamstwa, nie wiem, jakieś zagrywanie, wyrafinowane tutaj gierki, które nie są uczciwe. Tutaj ta osoba, o której myślicie, wasza ukochana, ma duże blokady i te blokady muszą najpierw się zburzyć tak Ta osoba musi wyjść z tej blokady, z tych lęków, ze starych jakichś historii, ze starych spraw i tutaj musi ta osoba przejść przez transformację, czyli absolutną, totalną zmianę, by doszło do spotkania. Oczywiście uwaga tutaj na wszelkie kłótnie, awantury, na jakiś wybuch, eksplozje emocjonalne. Y i tutaj jest karta pierścionka, czyli ta osoba chce chce się spotkać, ale będzie tutaj coś fałszywie i burzliwie przebiegało. I ta osoba ma wiele lęków i blokad, które jakby yy, hamują rozwój Waszego spotkania. I tu musi coś wybuchnąć, się zburzyć, by doszło w ogóle do związku Waszego, do spotkania i tutaj będą kwiaty, czyli zaproszenie. Zaproszenie będzie z jego strony, zaproszenie do relacji, do spotkania. Owszem, bukiet kwiatów mówi o spotkaniu, o czymś sympatycznym, zaproszeniu, wiadomościach, miłym, miłym czasie, miłych rozmowach, o związku, o relacji, o budowaniu czegoś tej razem, jak widzicie, z tym, że... Jest tutaj najpierw, przed tym sympatycznym tutaj czasem i zaproszeniem, jest bardzo tutaj burzliwy, pełen blokad i fałszu czas między wami, czyli być może jakieś jeszcze kłótnie, dyskusje, awantury, które no, będą trudne, tak? Będą trudne, będą trudno przebiegały. Musi tu się on zupełnie zmienić, z tego fałszu wyjść i wtedy zaprosi, dojdzie do spotkania. Także tutaj spotkanie widzę, ponieważ jest właśnie park, czyli miejsce spotkań, jest wiadomość o tym, są, jest pisanie, komunikacja o tym, jest zaproszenie, jest związek, czyli chęć spotkania, chęć związku, chęć bycia razem. Natomiast lęki, awantury z tym związane, fałszywe zagrywki, wyrafinowana gra jest również widoczna. I tutaj jeśli chodzi o cesarza, bo mieliśmy przecież kartę cesarza, to będzie ten cesarz widocznie wszystko kontrolował i będzie troszeczkę no, yy, ciężko. Jest cesarz, na pewno nie jest to osoba łatwa tak, yy, do wszelkich tutaj rozmów, yy, umawiania się, ponieważ być może nawet jest surowa i despotyczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Kochani, grupa druga to karta z serduszkiem z napisem I love you i zobaczmy co pokaże ta karta czy się spotkacie Cztery, cztery kielichy cztery kielichy jak widzicie smutek negatywne myśli rozczarowanie, apatia, samotność kwestia wyboru jak się zdecydować Strata, żal, melancholia, wspominanie, rozpacz. Tutaj jakby właśnie nie doszło lub nie dochodzi do spotkania i jesteście tym rozczarowane, rozżalone wręcz. Również nie wiecie, co dalej. Zobaczmy co do tej apatycznej karty, jakiejś rezygnacji powiedzą karty Lenormanda. Tutaj jest pragnienie spełnienia marzeń o spotkaniu. Pragnienie czegoś wyjaśnienia, co doszło między Wami. Jakieś awantury, rozpad, koniec. Pragnienie balansu, harmonii, ciepła, pięknej atmosfery znowu. Pragnienie szczęścia, rozmów. Była jakaś separacja, awantura. Tak, tutaj też jest pragnienie spotkania ale do tego spotkania może tutaj nie dojść, też nie doszło. Jest yy, kosa, czyli jest między Wami teraz żal, smutek, apatia rozstanie, ponieważ nie doszło, nie doszło do spotkania w przeszłości, nie udało się spotkać, była kosa. Czyli Wasze plany tutaj były skoszone, to znaczy yy, no yy, nie powiodły się, tak, zakończone, ucięte zablokowane. Natomiast teraz jest znów ponowna chęć spotkania, pomimo, że jest wielka odległość, być może geograficzna lub jakaś odległość geograficzna między Wami, nie mieszkacie w tym samym miejscu i tutaj jest chęć rzeczywiście spotkania się, podróży, wspólnego czasu, wspólnych wakacji czy wspólnych, wspólnego urlopu, wspólnej, nie wiem, podróży jakiejś, tak, razem, pięknych momentów tutaj yy, Także pragniecie jeszcze raz spróbować tego spotkania, pragniecie coś wyjaśnić, co wcześniej nie zostało wyjaśnione, ponieważ była ta kosa, czyli nie, nie po, powiodło się z waszym spotkaniem. Pragniecie to wyjaśnić, pragniecie zgody tutaj, pięknego, ro, normalnego. Ro, ym jakby spokojnego, harmonijnego czasu razem i tutaj tą blokadę, która jest między Wami to co wybuchło, to co się skończyło zepsuło, jeszcze raz tutaj spróbować od początku, od zera tak, ponieważ no, z Waszego spotkania nie wyszło nic była ruina, przez to też nie, ma, nie istnieje ten związek, ta relacja wszystko się posypało i tutaj uwaga też, jak będziecie coś wyjaśniać rozmawiać, żeby się nie pokłócić jeszcze raz, żeby nie wybuchła znowu jakaś eksplozja, awantura, jakieś wybuchy yy, yy, emocjonalne. Tutaj yy, potrzeba transformacji również Waszych kontaktów, Waszych rozmów i chodzi tutaj znowu właśnie o ważne, ważne, ważne rozmowy między Wami, tak? Wiadomości, wymianę wiadomości i o szczęście. Chcecie oboje, szukacie tego szczęścia, tej czterolistnej koniczyny. Chcecie zaznać tego szczęścia, i się spotkać, jeszcze raz spróbować, by się zobaczyć, by przyjechać, tak? By na przykład jeden wykonał podróż, by się spotkać i zobaczyć. Także tutaj pomimo tej melancholii, smutku, żalu, rozpaczy, jakiejś depresyjnej atmosfery, jest też chęć tutaj pomimo zranienia, pomimo przerwania kontaktów, pomimo przerwania relacji, tego, że, nie wiem, cierpieliście, byliście zranieni oboje, zawiedzeni. Jest jeszcze chęć tej porozmawiania, zmiany tutaj, tak, waszych, waszej relacji, odbudowy waszej relacji i szczęścia nowego, by spróbować jeszcze raz. Także tutaj też Pomimo ciężkiej atmosfery w grupie drugiej, widzę również chęć spotkania, które będzie być może się rozwijać powoli, mozolnie, ale chcecie tego spotkania. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was kochani i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.